No, Cześć ekipa, witam wszystkich. Tak się nawet zastanawiałem, czy nie odłożyć ten dzisiejszy hangout, ponieważ sami widzicie co się dzieje na ulicach, co policja musi robić, prawda? Niektórzy są trochę rozdarci między swoimi przekonaniami, a, a tym co się faktycznie, że tak powiem, dzieje. Muszą tam zabezpieczać różne dziwne imprezy, obie strony są spolaryzowane, ale to nie jest za bardzo tematem mojej jakiejś tutaj prelekcji. Tradycyjnie powiemy parę zdań o nowym MultiPlusie. W zasadzie to tylko tak dla przypomnienia. Kryteria i zasady oceny wyników badań psychologicznych testem MULTI i wyniki kandydata opisywane są w czterech obszarach, czyli zdolności intelektualne, stabilność, zachowania społeczne i postawa w pracy. A tam masz dalej troszeczkę objaśnień, czyli powiedzmy punkt czwarty, ustęp drugi uzyskanie w każdym z pozostałych obszarów dopasowania minimum 50% i zwróć uwagę, że w obszarze zdolności intelektualnych dopasowanie do wymagań w obszarze inteligencja werbalna i niewerbalna zdolność do rozwiązywania problemów, czyli inteligencja to nie jest tutaj tylko to, że rozwiążesz te zadania, że rozwiążesz, dobrze ci pójdzie na symulatorach, dobrze ci pójdzie tam żółte kółko, czerwona, zielona kreska, czy obliczysz matematykę, ale musisz niestety troszeczkę się tam jakoś zaprezentować jako ziom bardziej rozsądniejszy, także cześć roki. Dobrze tu zwróciłeś uwagę, że policja katowicka po, yy, po 14 godzin mają yy, służby. No, ktoś yy, musi tą ten cały ten burdel zabezpieczyć. Yy, nie mówię o tym, że, że już mówię te, te wszystkie typu marsze jakieś tam i protesty, ale złodzieje, bandyci też niestety gra słują. Jeżeli chodzi, jakby ktoś chciał się coś ode mnie dowiedzieć, to zapraszam na 693-775-123 po prostu wyślij tylko smsa z imieniem na mój telefon i jeżeli wyślesz tego smsa, to będziemy mogli pogadać. Natomiast przy okazji pochwalę się trochę. Pochwalę się trochę, ponieważ jedna osoba z, z elitarnej grupy rewelacyjnie przeszła już komisję lekarską. Mam nadzieję, że Widzisz, nie patrz na tą reklamę ekspresu. Natomiast patrz, że ktoś po prostu dostał się do służby i nie jest to jakaś tam lipa Także wszystko, wszystko jest możliwe, natomiast problem jest nieco inny a mianowicie taki, że komisje przestały działać, prawda? i koledzy, którzy mieli na grudzień, nagle się okazuje, że komisja w Radomiu, czy gdzieś tam no, no nie pracują po prostu i nikt nie odbiera telefonów i jest totalna padaka, prawda? Pokażę wam tutaj w ramach jakiejś takiej, że tak powiem, sprawdzenia siebie to jest pytanie wprawdzie ze Starego Multiego. Zacznijmy od tego pytania na górze. W mojej typowej sytuacji kontroluje się to co się dzieje w procentach 15, tam powiedzmy 40, 60, 80, 100 prawda? i oczekuję tutaj na czacie propozycji w ilu procentach kontrolujesz to, co się dzieje w twojej pracy w jakiś typowy w jakiś typowy dzień. Także jak ktoś wie, czy ma jakąś sugestię dlaczego powinno być powiedzmy no, powiedzmy procent 15 a jeżeli ty masz dlaczego procent 100 to serdecznie zapraszam do komentarza. Natomiast masz tutaj jeszcze drugie dosyć ciekawe pytanie. A mianowicie najczęściej w pracy jestem chwalony za rzetelność w działaniu, dobre, życzliwe kontakty z ludźmi, dobre nowe pomysły rozwiązania, skuteczność rozwiązania, dyscyplina, podporządkowanie się, skuteczność, efektywność, umiejętność przekonywania lub negocjowania, zachęcanie i motywowanie ludzi, optymizm, entuzjazm i tak dalej, zdolność do współpracy i działanie w zespole, wiedza, orientację w problemach zawodowych, doświadczenie i praktyczną znajomość pracy, opanowanie i spokój, prawda? Czy masz być siłą spokoju? Czy masz być, powiedzmy, optymistą, entuzjastą z wiarą w powodzenie. I zabierzemy się najpierw do odpowiedzi na pytanie numer jeden. Ale zobaczę, kto na czacie. No widzę Potnazi jeden 100%, prawda? Natomiast w typowej sytuacji mam opanowane schematy działania. No i, i myślę tutaj, że odpowiedź jest bliska prawdy lub nawet prawdziwa. Jeżeli już bym wybrał, to nie mniej niż 80-90% do 100%, prawda? Jeżeli kontrolujesz 15, 25, 45% czy do 50% to tak naprawdę niczego w robocie nie kontrolujesz, prawda? Okazuje się, że... O, dobrze, 9,8 sebek, dobrze, że nie napisałeś 98%, no mogłeś dać 29%, ale co najmniej 90%, 80%. No mm, może zawsze być pytanie takie czego się mogą czepić przy tych 100% prawda no mianowicie, że jesteś takim trochę zamordystą. no z drugiej strony może być, że e, możesz powiedzieć, że 90% bo jeszcze, że tak powiem są jakieś obszary do poprawy. Nie wiem, czy ktoś tutaj z Was dzwoni do mnie, czy nie. Jeżeli dzwoni, to, to niech nie dzwoni, bo ja będę odzwaniał. Możesz tylko wysłać SMS-a. Jeżeli jeszcze to jest, że tak powiem, numer jakiś prywatny, to w ogóle nie odbieram takich numerów, także żeby było jasne. Ale dobrze tutaj mówisz, Sebek, 90%, 100%. Jeżeli dasz 100%, to no, musisz niestety uzasadnić, że, że jesteś taki dobry i, i po prostu masz wszystko pod kontrolą. I jeszcze omówimy drugie pytanie. Za co jesteś w tej pracy najbardziej chwalony? I ja bym tak szczerze mówiąc, już moment, powiększę troszeczkę. Sam widzisz, że tutaj wszystkie cechy są dobre, ale nastawiłbym się tutaj na współpracę z ludźmi, prawda? Czyli jeżeli masz trzy możliwości, to dobre, życzliwe kontakty z ludźmi, Zachęcanie i motywowanie ludzi, zdolność współpracy, działanie w zespole. No i, no i zwróć uwagę, że tak naprawdę to są tutaj tylko te trzy, jeżeli chodzi o, że tak powiem, pracę z ludźmi. Opanowanie i spokój, doświadczenie. Są to też ważne cechy, czy dyscyplinę, podporządkowanie się, prawda? Ale raczej bym się nakierunkował na pracę z ludźmi, a przynajmniej dał z tych trzech co najmniej dwa, że pracuję z ludźmi, prawda? Lubię pracować z ludźmi i to niestety weź przykład podam z bieżącej sytuacji, jeżeli policjant miałby sam jeden zabezpieczać jakiś tam marsz, yy, yy, marsz zabezpieczać przeciwko tłumowi, no nie jest w stanie tego zrobić, prawda, żeby pękł, to musi się podporządkować swojemu dowódcy i iść tam w szeregu, tak jak mu dowódca, czy przełożony, czy ktoś tam inny każe, a nie na zasadzie takiej, że ja jeden tam nie wiem, szabelkę wezmę, prawda, rogatywkę założę, tak jak to jest moja majorowska, emerycka, prawda, czy wezmę jak Lola, lodzia, strzelbę i będę tam coś wyczy, wyczyniał, prawda, sam jeden przeciwko całemu tłumowi, prawda? Także mam nadzieję, że zrozumiałeś pod jakim kątem pod jakim kątem musisz odpowiadać na pytania, prawda? Jeżeli chodzi o inteligencję oceniają też takimi w sumie wydawałoby się bardzo prostymi obrazkami, prawda? No pytanie na tym obrazku jest takie, no co tutaj, że tak powiem, nie pasuje, prawda? Ja akurat nie mam teraz takiego sześciomiesięcznego dzidziusia, ten już widzę, że siada. Jest tutaj wózeczek, jest butelka mleka, jest szczeniaczek. Także jeżeli są jakieś propozycje, to zachęcam do tego, żeby coś na czacie odpowiedzieć, prawda? Jak ktoś ma propozycję, co tutaj może nie pasować z tych czterech z tych czterech obrazków. I coś bardzo podobnego będziesz miał na Multiplusie w części komputerowej. Oczywiście te obrazki to jest troszeczkę mój wynalazek, w sensie, że no, prawdziwy obrazek przedstawia podobne, że tak powiem, rzeczy, natomiast ja sobie ten obrazek jakoś tak skomponowałem w programie graficznym. Hmm. I oczywiście tutaj roki, psinka nie pasuje, piesek nie pasuje, pies nie pasuje, szczeniak nie pasuje, Karolina, pies nie pasuje, prawda? Alix, Alix, że tak powiem. Widzę, że zaczynasz tak gadać jak na tym, na, na marszach. I wydawałoby się, że to są bardzo proste zadania. Powiem śmiesznie, proste zadania, ale właśnie no, takie zadania pojawiają się na MULTIM. Prawda? Takie śmieszne zadania pojawiają się na MULTIM. Piotr C. Ten obrazek dzisiaj był na M e. się, prawda. No był Piotr, bo mówię stary, siwy, w tej chwili ostrzeżony multiguru też daje jakieś takie materiały, które z relacji mojej grupy są raczej sprawdzone, prawda. Nie dostaniesz tutaj jakiegoś totalnego gó gówna, prawda. I teraz yy, poszukamy czegoś jeszcze innego. No jest tutaj momencik, to już wam pokazałem. Yy, mogą się pojawić historyjki, prawda? Historyjki yy, i zwróć uwagę, że te historyjki wszystkie są z miejsca Pracy. One są wszystkie z miejsca pracy. Czyli no, może być coś takiego w pracy, że jesteś młodym, nowym policjantem, prawda, czy policjantką. Jeszcze się do końca nie wdrożyłaś, natomiast no, jest COVID i koleżanka, która pomagała ci w pracy, poszła na kwarantannę i aby sprawnie zrealizować działania twojego zespołu, zadania koleżanki powinny być realizowane pomimo jej nieobecności, prawda? I powiedzmy, w tej sytuacji Twoim zdaniem warto i co w tej sytuacji warto Twoim zdaniem, prawda? I masz tutaj różne przykłady, czy ustalić priorytety i realizować kolejno wyznaczone zadania, czy działać w sposób spokojny i opanowany. Czy skupić się przede wszystkim na swoich zadaniach, czyli no mimo wszystko masz w dupie to, co tam koleżanka miała do zroboty. Czy zidentyfikować wszelkie potencjalne trudności i poprosić o wsparcie. Czy energicznie zabrać się do pracy, aby sprostać wymaganiom. Czy elastycznie dostosować się do możliwości, do nowych możliwości. Dwa, cztery, sześć, siedem. Jest ich 10 chyba. Jakimś cudem tutaj trochę obciąłem, ale mam nadzieję, że rozumiesz intencję a intencją tutaj jest to, że musisz no, zrobić wszystko, żeby zadanie grupy zostało wykonane, prawda? I tak, iż to przykładów będziesz miał kilka. Nie pamiętam w tej chwili ile, czy 8, czy 10. W każdym razie zasada jest taka, jaką, o jakiej ci powiedziałem. Prawda? Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, co tutaj odpowiedzieć, to serdecznie zapraszam. Szam. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące inteligencji. A mianowicie, kochani, jest coś takiego jak białe i żółte kółko, prawda? Czyli na kolejnych ekranach będą się pojawiały seriami pionowe i poziome odcinki w kolorze zielonym i czerwonym. W lewym dolnym rogu dodatkowo będzie pojawiać się białe lub żółte kółko i w tym teście będziesz wykonywał dodatkowo dwie czynności. Pierwsza polega na reagowaniu na pojawiające się bodźce, druga polega na liczeniu kółek. I, i po pierwsze, dokładnie obserwuj zmiany na ekranie i wykrywaj czerwone i pionowe odcinki, jak na poniższym przykładzie, prawda? I, i od, to zawsze będzie czerwony odcinek, czyli musisz pionowy, czerwony odcinek wy, wykryć i wtedy dla komputerowców to jest łatwiej, naciskaj Q, kiedy na ekranie nie ma czerwonego pionowego odcinka czyli, czyli cofnijmy się jeżeli jest pionowy czerwony odcinek to naciskasz co innego czyli w tym momencie musisz nacisnąć klawisz P kiedy na ekranie jest czerwony pionowy odcinek i na każdym ekranie może pojawić się tylko jeden pionowy czerwony odcinek prawda? czyli tylko to jedno co widzisz to co pokazałem tym fioletowym jakimś tam pierdolnikiem Jedno się pokaże, natomiast zielonych pokazać się może więcej. No i niestety sprawdzają twoją przerzutność uwagi, czyli musisz liczyć w każdej serii zadań pojawiające się żółte kółka, tak jak na przykładzie poniżej. I jak już zrobisz powiedzmy taką serię zadań, i około 25 jest zadań w danej serii i masz policzyć ilość żółtych kółek żeby jeszcze było trudniej na udzielanie tej odpowiedzi masz około 15 sekund i rozpoczyna się kolejna seria zadań. Nie pamiętam ile tych serii zadań jest około, jest chyba około 10, a w jednej serii zadania jest jeszcze 28 takich zmieniających się ekraników i musisz wpisać poniżej liczbę żółtych kółek zliczonych w czasie poprzedniej serii plansz tego testu i w każdej kolejnej serii rozpoczynasz liczenie kółek na nowo i tak mniej więcej to wygląda i żeby ci jeszcze utrudnić to zadanie w tym teście nie ma powrotu do poprzednich ekranów, czyli nie możesz sobie zobaczyć co tam byłeś i po prostu to jest taki mistrz klawiatury. I tak na tym to bym ci objaśnienie skończył. O Jezu, dobra. To już, to już wystarczy, prawda? I teraz odpowiem na pytania z czata. Jeżeli ktoś jest czegoś ciekawy, niech pyta. Chętnie tutaj możemy do kogoś zadzwonić, pogadać, prawda? No i Zobaczymy Co będzie Zobaczymy co będzie Dalej, prawda? Już momencik, tylko sprawdzę, czy ktoś Czy ktoś do mnie Owszem, ktoś do mnie cztery razy dzwonił Ale to odbierał tego Nie będę I lecimy tutaj jakby to powiedzieć. Lecimy, przelecimy pytania z czata. Sebastian S. Panie Darku, czy jak w opinii psychologa będzie, że intelektualnie kandydat jest dużo powyżej przeciętnej, to czy może to być wbrew pozorom przeszkodą w rekrutacji? Nie, raczej nie miałbym tutaj spiskowej teorii dziejów, że jeżeli jesteś jakiś wybitnie ponadprzeciętny, to Aczkolwiek powiem tak, po pierwsze nigdy nie widziałem takiej opinii, nikt mi nigdy nie pokazał opinii, że ktoś jest jakiś super przeciętny. Natomiast uważaj na jedno. I to jest problem, jeżeli w no, jakimś cudem masz dostęp do moich symulatorów, powiedzmy z rynku wtórnego ludzie, jak już zobaczą symulator, chcą wyjebać go na totalnego maksa, prawda? I robią jakieś wyniki, które normalny człowiek za pierwszym razem nie jest w stanie zrobić, prawda? No mój elitarny jest w stanie zrobić, ale normalny człowiek nie jest w stanie zrobić i Przykładowo, zrobisz to żółte kółko super idealnie, na 100%, bez żadnego błędu, to szczególnie w miejscowości pod tytułem Kraków, no mogą się, powiedzmy, poprzednich 30 miała jakiś takich, że robił to tam, no powiedzmy, w 5 minut, a nagle mój elitarny to robi, że tak powiem, w dwie minuty, prawda? Czy jakiś inny, elitarny, czy coś w tym stylu, prawda? I możesz uwalić za podejrzenie szkolenia się, ale nie uwalą cię za, za to, że za to, że jesteś jakiś super inteligentny. Tutaj Roki jeszcze relacjonuje, Roki to już jest prawie policjant, który aktywnie się udzielał na moim czacie, także no szkoda, że nie byłeś w elitarnej, ale z drugiej strony nie szkoda, bo zaoszczędziłeś parę groszy, prawda? Czyli z testu wiedzy miałeś 23 punkty, ale to był test wiedzy ogólnej, a nie test o samej policji. W tej chwili, dobrze tu roki mówisz do zielonego mleka, multi nie jest już punktowany. Multi punktowany już nie jest, jedyne co robią to dają opinię psychologa, opinie psychologa dają na komisję. Ale muszę tutaj powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która była poruszona niestety na poprzednim hangoucie i może znajdę tego gościa, prawda? A mianowicie yy, chodzi o to, że gość oblał komisję, i pomimo tego, że przeszedł multi dostał jeszcze raz psychologa na komisji. Także no, nie jest to czasami tak wszystko łatwe, miłe i przyjemne, prawda? Stało się to, co w zasadzie, o co, o co, co wiedziałem, że się stanie że mimo wszystko psychiatra czy komisja może, może zrobić coś takiego, że skierować się na dodatkowe badania. Ma takie prawo i to, że już przeszedłeś raz psychologa, to nie oznacza, że nie zostaniesz jeszcze raz do niego skierowany. Zielone mleko. Czy rozmowa kwalifikacyjna jest jeszcze punktowana? Tak, jest. Punktowana. Tutaj dobra uwaga, Piotrka. Zalecili, aby zabrać coś do jedzenia. Było nas czterech. Zaczęliśmy o ósmej testy do trzynastej. Wszyscy skończyli rozmowa z psychologiem po 20 minutach, około 35 minut. dobra. Dobra. Wojtek Oparka Witam, Komisja Lekarska szła bardzo dobrze do momentu badania audiogramem, który wykazał, że mam niedosłuch w uchu. ochularyngolog, powiedział, że wszystko jest w porządku, ale mogą mnie nie przepuścić. No niestety problem ze słuchem ma wiele osób jest to spowodowane, że wy jesteście już pokoleniem, które w młodości było leczone antybiotykiem gentamycyna i bardzo często Lekarze, nawet ja czasami przepisywałem tą gentamycynę dzieciom, a niektóre osoby potrafiły po tej gentamycynie trochę ogłuchnąć. Jest jeszcze druga przyczyna niedosłuchów, przynajmniej z tych znanych mi. Nie mówię już o jakichś zapaleniach, ucha czy czegoś takiego, tylko część ludzi, część z was była w wojsku, a w wojsku wiadomo, są jakieś granaty, są jakieś wybuchy. Są jakieś hałasy i tak to się często zdarza, prawda? Piotr C. U psycholog dużo pytań. Odporność na stres, stabilność? No, no tak, no bo no taki policjant powinien być odporny na stres, stabilny. Przykłady z życia. Nawet jeżeli nie masz takich przykładów ze swojego życia, to musisz te przykłady wymyśleć albo, albo te przykłady wziąć z i życia, prawda, i dopasować do swojego życia, i tyle, prawda? Cześć, czy, czy kto ma mały Jaruś, chyba mały Jaruz, czyli mały Jaruś. Cześć, czy kto wie, jak wygląda obecnie sytuacja na karka? Będą się badania, czy są wstrzymane. Mo, może być problem. Mhm, roki, dobra, dobra, znowu Roki. Widzę, że tu Roki najwięcej ma do powiedzenia, ale i słusznie ma najwięcej do powiedzenia, bo on już jest po wszystkim, prawda? Aktywnie uczestniczył w darmowych szkoleniach i jest po wszystkim. Dobra, patrzę tutaj. 98. Sebek, w czasie pandemii nabór został odwołany lub opóźniony, aby zwiększyć swoje szanse na powodzenie, lepiej nie ruszać, czy nie lepiej ruszać z rekrutacją od razu po nowym roku. Sam nie wiem, wiesz, roki, przepraszam Sebek, czegoś takiego jak tu teraz jest, to jest po prostu totalna kaszana. <gryw> jak prywatnie, czy jak dostałem mandat za sikanie w galerii na ochroniarza, to mogę mieć problem się dostać. Napisz, Jakub, ile ci dali tego mandatu. I tak ciekawe, jakżeś naszczał na tego ochroniarza. Czy, czy szczałeś na niego z, z piętra niżej, czy, czy, czy, czy tak sisiora wystawiłeś? Yy, no ciekawe, ciekawe, ciekawe prawda? Yy, każda kobieta w kato ma problem ze zdaniem. Niestety tak jest mam wiarygodne informacje, że, przychodzą, że kobieta jak wchodzi, oni już mają tak naprawdę wypełniony, wypełniony ten ten arkusz z punktami, prawda? Karola mnie psychiatra po opinii psychologa skierował do psychologa jeszcze raz na testy i badania z rozszerzeniem iCD 10 także Karola być może to ty miałeś ten problem i do mnie pisałaś Ender, było nas czterech i dwie dziewczyny, w tym ja zdałem i ta dziewczyna mówiła, że chce do kryminału. Dobra, Piotr Juventus, witam, zdałem multi, na leci, czekam na rozmowę kwalifikacyjną, super Piotrek. Beata Madzia, ktoś może składał dokumenty w, Wars w Warszawie, długi okres oczekiwania, jak ktoś wie to niech powie. Nie gab się, czy zazwyczaj nabór pod koniec roku jest przyjmowana mniejsza liczba policjantów niż na początku czy w środku. Nie gab się, w tej chwili policja jest w tak tragicznej sytuacji, że przyjmie każdą liczbę jakichś sensownych policjantów, prawda? Naprawdę każdą liczbę. Sebek, mój kolega z roboty ruszył z rekrutacją, ale nie wiem jak mu idzie, bo mam L4, prawda? Przypuszczam, że Sebek tym L4 przeciągasz sprawę. Kielce zawieszone od połowy września. Chyba ta Kielce zawieszone. Jedna dziewczyna była z marszu. Nie wiedziała, kto jest głównym komendantem. I to było w Katowicach. No muszę wam powiedzieć wszystkim, tobie też, że przychodzą tak słabo przygotowani kandydaci, którzy centralnie ani nie znają nazwiska wojewódzkiego, znaczy nie Kuby, tylko komendanta, ani nie znają komendanta głównego, nie znają ministra, mają po prostu wyjebane, takim jakim mnie stworzyłeś, takim mnie, ja, Panie Boże, komendancie masz, prawda, czyli komendant może tylko powiedzieć fuck you, wypierdalać, prawda, to co mówią dzisiaj na marszach różnego rodzaju Ja mam pytanie, czy przez mandat za prędkość będę miał jakieś problemy? No nie Marty. Yy, może inaczej, jeżeli nie jesteś gościem Matix Games pod tytułem FROG to tam jednym zasranym mandatem byle był zapłacony i byle przy okazji niezła palicie po alkoholu Holu. Gruby alfa. Już czekam trzeci tydzień na wynik, więc spodziewam się raczej listu. Jakbym zdał, to by dzwonili. Dziś jednak telefon i pan policjant mówi, że przyjdzie i pochodzi po sąsiadach. No, no to idzie dwutorowo. Dzielnicowy musi zrobić swoją robotę, a dobór swoją. Dobra, dobra. Cześć, Rafał. Yy. Ender, tak mnie zmietli, że jak zapytali o podstawowe zadania policji, to mnie przyćmiło. I, i, no i właśnie tu jest cały problem, że wszystko się fajnie gada na hangoucie, wszystko się fajnie gada, jak nie ma stresu, a nagle przychodzi trochę stresu i zapomina się podstawowe rzeczy, prawda? Roki, panie Darku, poziom kandydatów jest bardzo. Mierny. No słuchajcie, jest mierny, um, nie chcę tutaj już, może yy, zwróć uwagę, w tej chwili jest na hangoucie 69 osób, prawda, do policji stara się parę tysięcy osób, czyli yy, no, nie twierdzę tutaj, że moje filmy tam są jak w National Geographic, czy tam jakieś super tam ciekawe, ale jest zerowe zainteresowanie, po prostu dokształcaniem się, prawda? I no nie wiem, jeżeli idziesz na prawo jazdy, yy, zainwestowałeś parę złotych, no to idziesz i masz zdać za pierwszym razem, prawda? A nie za piątym razem, za dziesiątym razem i masz być tak przygotowany, że, że masz zdać. No, no nie jest to na zasadzie, że nie, nie kończysz kursu, idziesz, panie, panie tam instruktorze, niech mi pan da kwit, że, że ja chcę do tego, chcę zdawać egzamin, no bo, bo idziesz po prostu, kończysz kurs, dokształcasz się, żebyś zdał egzaminy za pierwszym razem, prawda, nie idziesz na tata wariata. Cześć Bartosz. Ender, to prawda, babeczka co była, nie, nie zdała, to pokazuje, że stopnie i korpusy, Pytam je, czy to są piony, prawda? Piotr Juventus, nawet w szkole policji w Pile rozbudowali, by przyjąć więcej ludzi, niby remont, a budynki nowe dobudowali, więc spokojnie, jak przejdziecie kwalifikacje, to się dostaniecie. Dobra. Her, 15 lat temu miałem sprawę z kontrolerem. Przyjechała policja i miałem bilet, ale on stwierdził, że za późno skasowałem. ABO przypadek to dziwne pytanie i dziwna sprawa. Her, pani kazała mi wytłumaczyć pojęcie na złodzieju czapka gore oraz zapytała, po co kupujemy bilety na komunikację miejską. Dzisiaj miałem MS, rozmowa z psychologiem Max 10 Minut, zachodnia strona Polski. I tutaj her, her na, na przykładzie twojej, na, na twoim przykładzie coś wytłumaczę. Na twoim przykładzie coś wytłumaczę, prawda? Tutaj jest twoja, twoja sytuacja. Zabawa polega na tym, że pośrednio widzisz, że mają informacje o jakichś sprawach z twojego życia sprzed lat, prawda, czyli minęło, minęło 15 lat, coś nie zapłaciłeś, prawda, Było, była wezwana policja i baba przy okazji się sprzedaje, prawda, że no, <średa> sprzedaje temat, że, że po prostu wiedziała o tym, wiedziała o tym, że miałeś sprawę jakąś tam z policją, prawda? No i przy okazji ciebie sprawdziła w ten czy inny sposób, czy mówisz prawdę. No w zasadzie bardziej wydaje mi się, że chciała pokazać, że ona o tobie wszystko wie, prawda? No i, no i wiedziała, co miała wiedzieć, to wiedziała Ła, dobra, lecimy dalej, kochani. Także tak, nawet do, fajnie, że twój przypadek tutaj wyszedł, bo sam nie byłem pewien, czy wiedzą psycholodzy o pewnych rzeczach, czy nie wiedzą. No i się okazuje, że wiedzą. To jest za, za, za bardzo przypadek, że, że zapytała cię o to, tamto, siamto, czy o wam to. Dobra, momencik. Kochani. <śmiech> Sebek, mam L4, ponieważ straciłem Węch i Smak, natomiast nie miałem ani gorączki, ani kataru, ani problemów z oddychaniem. Na ten moment wszystko przeszło. No Sebek, jeżeli straciłeś Węch i smak, to miałeś covid i chuj. No. I tyle ci powiem. <śmiech> Już moment. Wiecie coś na temat szkółki słupsko albo Piły, bo czekam tylko na orzecznika i nie wiem, czy wyślą od razu mnie na szkółkę, czy, na, czy od razu na komendę. Nie wiem, raczej idziesz jednak na komendę, na ślubowanie. Piotr Juventus, co do mandatu, jak składałem ABO, to powiedzieli wyraźnie, że to nie ma znaczenia, byle by karanym nie być. To nie ma znaczenia, ale musisz się do wszelakich mandatów Przyznać po prostu, bo wyjdziesz na tak zwanego kłamiącego. Zobaczymy, czy ktoś tutaj. Jeszcze ma ochotę ze mną pogadać, ale. Ale jakoś już chyba nie ma ochoty pogadać. <śmum> tutaj roki. Widzę, że Roki masz, tak z ciekawości, czy jest ktoś tutaj z Krakowa, ile czekaliście na telefon? Jak ktoś jest z Krakowa, to niech się odezwie. Ender, taki, taki tip dla wszystkich, co zaczynają przygodę z każdego, do każdego etapu. Radzę się porządnie przygotować. Dobra. Dobra, słuchajcie kochani. Myślę, że na tym koniec, na dzisiaj, jak ktoś chce się jeszcze tam zapisać na jakąś darmochę, to link jest w opisie do tego wideo, jeżeli się zapiszesz w ciągu 24 godzin, czyli do 20. 8 października do godziny 24 to, to być może dam fajny jakiś bonus na maila, a jeżeli już będziesz oglądał po jakimś czasie ten, ten mój materiał to niestety bonusu nie dostaniesz. Jest to po prostu nagroda za, za to, że oglądałeś w czasie transmisji i w jej najbliższym, że tak powiem, nie tyle w najbliższym czasie, co w jakimś najbliższym okresie po transmisji. Tutaj jeszcze Kamil pyta, jeżeli ma się wadę w zgryzu, to jak na to patrzą, żeby tylko było zdrowe. No wszystko zależy, jak to, jak to wygląda. Zastanawiam się jeszcze. Być może gdzieś na koniec tygodnia albo na początku przyszłego tygodnia zrobię ostatni hangout i w czasie tego hangoutu zrobię jakiś mały nabór do elitarnej grupy, prawda? Tutaj jeszcze zachęta do dołączenia do naszego Discorda. Uczciwie też powiem, że ten Discord jest troszeczkę zaniedbany przeze mnie natomiast y, dla tych co wytrzymali do samego końca jeszcze dam takie dosyć skomplikowane zadanie matematyczne, tylko nie mogę go kurde jak na złość znaleźć, dobra już znalazłem to zadanie, tylko daj mi minutę narysować Dworzec Co to jest? Sklep i baza Tutaj 400 Tutaj 300 Dobra No ciekawe, czy, czy widać? Ciekawe czy widać ten taki, że tak powiem, bardzo, bardzo interesujący rysunek. O tutaj widzisz. I tak, harcerze, harcerze wysiedli na dworcu i podzielili się na dwie grupy. Jedna z tych grup przebyła normalną drogę od stacji PKP do bazy w lesie, natomiast druga grupa poszła bo chciała jeszcze sobie kupić wino w pobliskim sklepie, prawda? Czyli przebyli oni drogę 700 metrów, czyli od stacji PKP do sklepu 300, od sklepu do obozowiska 400. I pytanie jest, jaką, że tak powiem, przebyła drogę ta pierwsza grupa, która szła o, tędy o, prawda? Czyli zaczęli na dworcu, poszli tędy, ci poszli stąd tutaj 400 metrów i stąd tutaj 300 metrów, a ile, ile że tak powiem ta grupa, która po piwo czy po wino do sklepu nie poszła, przebyła, prawda? Jak ktoś wie, jak wiesz, to daj jeszcze na czacie. Odpowiedź można, że tak powiem, wyliczyć z pamięci. Lub jeżeli oglądasz w powtórce, to daj w powtórce. I to będzie w zasadzie koniec. Zachęcam cię do obejrzenia następnego ostatniego już chyba darmowego materiału. Na tym darmowym hangoucie będzie też ważna zapowiedź. Spróbuję spróbuję wziąć paru nowych członków grupy. No i mam nadzieję, że na tym koniec. Także no dobrze, tutaj Michel potwierdzasz, to zadanie było dzisiaj na MSie. Jeszcze tutaj pytanie, jak jest z testem Ishihary? Nie widzę wszystkich cyferek. Najważniejsze jest, czy rozpoznajesz tak zwane barwy podstawowe, czyli widzisz, jaka to jest barwa, jaka to jest barwa, prawda, jaka, jaka, jaka jaką, jakie ta dziewczyna ma włosy, prawda, jaki to jest kolor. Jeżeli to rozpoznajesz, to jest duża szansa, że przejdziesz, prawda? Dobra, Piotr Juventus, dzięki Panie Darku, pozdrawiam. Słuchajcie, trzymajcie się. Niedługo następny filmik z zapowiedzią ważną dla, dla tych, co chcą dołączyć. No i myślę, że na dzisiaj koniec. Idź oglądać program informacyjny ze swojej telewizji co tam ciekawego się dzieje na marszach, prawda? Czy kobity skończyły protest, czy nie skończyły? No kobity, trzymajcie się też dzielnie.